Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł pięć znutrycerskich. rycerskich. Z tymi moimi cnotami, to może lepiej bym nie przesadzał. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół... Staje się realny. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Współczuję ci. Naprawdę. Dawaj kurwa, róże. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź, mu mierzać w kotle i przecinać czyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Jestem rugos. Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święty prawa kościnności. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. No, niech będzie. Na temat twojej waleczności krążą legendy. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin... Spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A, pokaż co potrafisz. No szkurwa, nie musisz mnie namawiać. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Nie wiem, czego chce krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Chętnie się z tobą napiję, Lugosie. Jeżeli pijesz tak jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Wasze zdrowie. Dowiodłeś się, że pięć cnut rycerskich nie jest ci obcy. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzu. Oto, i twój arendajt.